Gildia QA to jedna z najliczniejszych gildii w PGS Software. W ramach Gildii QA realizujemy różne inicjatywy. Przykładem może być tworzenie, aktualizacja czy utrzymywanie naszych wewnętrznych frameworków testowych. Inny przykład to inicjatywy typu proof of concept, w ramach których sprawdzamy, jak narzędzia, których do tej pory nie wykorzystywaliśmy, czy różne nowości ze świata QA mogą sprawdzić się w naszej pracy i projektach, które realizujemy. Inny przykład to spotkania All QA, w ramach których raz na kwartał mamy okazję spotkać się wysłuchać ciekawych prelekcji, czy poznać aktualności z naszego działu w firmie. W ramach gildii robimy też inne rzeczy, na przykład własne gadżety. GILDIA QA to jedna z najliczniejszych gildii w PGS Software. Należy do niej większość testerów i osoby spoza działu QA, które zainteresowane są jakością.